pokrywka odżurka już zjedzona powoli wcinam zawartość tej miseczki chlebowej no. <śmiech> smakuje, smakuje człowiek głodny zje wszystko także. a tutaj miseczka pomidorowej nic, zabieramy się i dalej za chlebek żurkowy o żurek w chlebie Biotryk! Biotryk! Biotryk! czyli jakie masz dane? u mnie strąg z piecą. to chyba pirania, zobacz jakie zęby Oba. Wygląda dosyć ciekawie Masz to sakhe, tak? nic mm -hmm. Restauracja u Petiego będzie będzie wana Szpinakiem, serenfetem. I ja tu Restauracja u Petiego. Czas na wielkie żarcie Żurek już padł Pomidorówka padła Wszystko bardzo dobre wszystko jak na razie bardzo dobre Oczywiście w karpach Połowa pstrąga z pieca zaliczona mięsko białe czyli prawdopodobnie pstrąg jeszcze godzinę temu pławił się w wodzie do no może wczoraj, a sakwa drobiowa też idzie. Także u pe... Pepiego nie, u Petiego nie, tak, go zapomniałem. U Petiego w Karpaczu. Nic. Zabieram się do drugiej części pstrąga z pieca a potem popijemy Heinekenkiem 20 czerwca 2014 roku filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia na gościnnych występach w Karpaczu u Petiego Trąg spiecał Petiego zaliczony w Karpaczu oczywiście tam żona delektuje się sakwą z kurczaka ale resztka sakwy i frytki plus surówki niewiele wymyślę pozostał mi hajneken no szkoda, że tak człowiek szybko je Chociaż jak smakuje, to i się szybko zje Oto naoczny dowód zjedzonego pstrąga z pieca Mięsko naprawdę delikatne, białe On Nawet mucha się przekonała Podobne w lądku był trochę inny Tam był smażony, no tu głęboki Z dużą panierą Pamiętasz, Tak, w lądku był bardziej Więcej panierki, więcej tłuszczu Tutaj jest taki bardziej Wegetarian. Wegetariański Dobra, starczy już Reklamy knajpki u Petiego Oczywiście mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia 20 czerwiec 2014 Kiedy będę w Karpaczu nie wiem, chyba że małżonka mnie wyciągnie to Zobaczymy Dobra, koniec na dzisiaj bajeczek bajeczek restauracyjnych